Kapie ze mnie, kapie ze mnie, kapie ze mnie trip. Mam na pani takie stany, jakich nie masz ty. Jestem martwy w środku, wstaję, żeby dalej. staj, staję, staj, wstaję wodowy Kapie ze mnie, kapie ze mnie, kapie ze mnie, mnie drzyw. Mam na pani takie stany. Jakich nie masz ty Jestem martwy w środku Wstaję żeby dalej iść Dead inside, dead inside, inside po to wy Znowu gonię swoje sny. Takich jakich nie masz ty Nawet kiedy wciągnął, nawet kiedy wciągnął syf No to chowaj dobrze wiemy, że z tego da się samemu wyjść Lata jak dropbox Patrzą patrzą na mnie jak wariata Nie kumali moich lotów, teraz raz kumają klata Zobacz progres od 19 do teraz Kiedyś ja słuchalne, Teraz nowe brzmienia Kapie, kawie, kawie Takie, ja W jakich nie posterję, żeby dalej iść Kapie ze mnie, kapie ze mnie, kapie ze mnie drzwi Mam na pani takie stany, jakich nie masz ty Jestem martwy w środku, wstaję, żeby dalej Siedzi zajdę i staraj, wstaję bo Kapie ze mnie, kapie ze mnie, kapie ze mnie drzwi Mam na pani takie stany, jakich nie masz ty Jestem martwy w środku, wstaję, żeby dalej siedzi zajdę